Polacy zaczynają zdecydowanie wiele, wiele więcej zarabiać i wraz ze wzrostem tych zarobków no, idą do góry ceny nieruchomości. Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość interesującej rozmowie o nieruchomościach, w biznesie i życiu. Witajcie. Moim dzisiejszym gościem Biznesa jest Paweł Albrecht. Piąteczkę, Paweł. Witam. Paweł jest najbardziej znanym w Polsce saucerem nieruchomości. Także powiedz coś Pawła sobie. Witam. Nazywam się Paweł Albrecht. No, nieruchomościami zajmuję się od trzech lat. Prowadzę działalność gospodarczą. Teraz na terenie i Polski i Wielkiej Brytanii. No, zajmowałem się przede wszystkim właśnie sourcingiem. Na samym początku organizuję też eventy networkingowe, właśnie, gdzie poznajemy ludzi, którzy dostarczają okazję, dostarczają kapitał mhm. i udostępniam ludziom możliwość poznawania się ze sobą i tworzenia własnych. Okay. A Państwo, czym jest sourcing? Bo być może ktoś, kto nas ogląda tutaj, nie wie jeszcze, nie zna tego pojęcia, bo ono jest dosyć nowe u nas. Tak, w Anglii to pojęcie jest traktowane normalnie i to ludzie traktują to jako zawód. Ja to traktuję w ten sposób, że na rynku mamy pośredników nieruchomości mhm. i na rynku mamy sorcerów. Pośrednik nieruchomości to jest człowiek, który pracuje tylko i wyłącznie z ludźmi normalnymi, kowalskimi, którzy kupują mieszkania dla siebie. A sorcer według mnie to jest taka osoba, która pracuje tylko i wyłącznie z inwestorami, sama potrafi inwestować i po prostu przekazuje za pieniądze mieszkania, które znajdzie ludziom, którzy chcą je kupić mhm. i zrobić z tego biznes. Czyli to jest taka osoba, która po prostu znajduje okazje inwestycyjne i je sprzedaje dalej za wynagrodzeniem. Tylko wyłącznie inwestorom, czyli mhm. pracuje tylko wyłącznie z takimi osobami jak Ty, która flipuje, mhm. e, wyszukuje Ci na przykład działek, projekty deweloperskie, czy, e, czy czy Ci mieszkań na flipa, a mhm. nie jest to osoba, która e, po prostu... no wyszukuje na portalach ogłoszenia zwykłe ogłoszenia i sprzedaje to dalej z wyników. Mm -hmm. Ale są też flip, yy, są souscerzy, którzy są, są też pośrednikami, tak? Że oni... Tak, no bo to jakby. To definicja pojęcia mm -hmm. można by powiedzieć, tak, tak, ale robi się wiadomo to i to, bo mm -hmm. robi się to z czego są pieniądze. Okej, okay, jak takie sousera znaleźć? Yy, ja robiłem w ten sposób, że chcemy chodzić na wszystkie spotkania networkingowe i po prostu mówiłem ludziom, że szukam okazji. Mm -hmm. I przez to, że mówiłem, że jestem osobą, która szuka okazji to ludzie sami zaczęli mówić mi, że mają okazję, bo wiedzą, że ja ich szukam mhm. i znam ludzi, którzy mają pieniądze, którym mogę to dostarczyć. Na początku, jeszcze tam dwa, 3 lata temu jak zaczynałem, nie było takich spotkań, że było 200, 300, 500 czy 1000 osób, mhm. nawet na takich spotkaniach Ty organizujesz, tylko na takich spotkaniach przychodziło 20 osób, więc to było zdecydowanie ciężej, dzisiaj jest prościej. i. Po prostu. Chodziłem na wszystkie spotkania networkingowe, mówiłem, co robię, ludzie sami się zgłaszali. Okej, okay, super. A ile za taki soser? Ile trzeba mu zapłacić prowizji? Albo wynagrodzenia za znalezienie no, okazji na przykład fipa, czyli coś w poniżej wartości rynkowej? Powiedz mi, ile w Lublinie jest wynagrodzenie takie dla pośrednika normalnego? Który... Na 3%, tak? To tak. Czyli tak. od wartości, średniej wartość transakcji to jest 2,5 stówy, to masz między 5 a 7 tysięcy prowizji. Czyli można przyjąć, że w Polsce 2-2,5%, załóżmy 3% czy od jednej czy od drugiej strony, bo w hmm. każdym mieście jest inaczej, normalny pośrednik zarabia. Tak. A y, moja szkoła jest taka, że Sorcer przede wszystkim liczy, załóżmy, że ja dostarczam tobie mieszkanie, jest kawalerka, we Wrocławiu do kupienia za 170 tysięcy wyremontowana. Mhm. Wiem, że jesteś w stanie sprzedać 220 tysięcy, czyli masz 5 dych zarobku. No ja mówię tak, dzwonię do Daniela, wiem, że zarobi na tym 5 dych. Mhm. Ja nie mam 170 tysięcy na koncie, ale wiem, że on ma i zarobi na tym 5 dych, mhm. więc mogę mu powiedzieć nawet 5, 10, 15 czy 20 koła, bo wiem ile ty zarobisz. Mhm. Czyli... Byle by mi się mieściło po prostu to, to w moim biznesie, tak. że ja zarobię 35, 40 i to mnie też zadowala, to jest dobry biznes dla obu stron. I to z tego wynika różnica pomiędzy pośrednikiem a sorcerem, że pośrednik patrzy na to, żeby sprzedać jak najdrożej, bo ma wynagrodzenie prowizyjne, a sorcer patrzy, żeby wygenerować jak największy kaszlo albo zysk z flipa mhm. i ująć z twojego tortu tyle, żeby on też mógł. Mhm. Czyli taki sorcer musi też jakby mieć bardzo dobrą znajomość rynku i wiedzieć, co po prostu się sprzedaje za ile i gdzie. Tak, żeby w pewnym sensie nie tylko powiedzieć, bo powiedzieć można wszystko inwestorowi, ale żeby powiedzieć to tak, żeby on to mu zaufał i, i przyjął to jako pewnik. Tak, czyli najlepszym sercerem byłbyś ty, czyli mm -hmm. osoba, która flipuje tak. i po prostu dzwonisz do mnie, mówisz, słuchaj, Paweł we Wrocławiu trafiła się, fajna okazja, no ale ja nie będę z Lubina jeździł do Wrocławia, bo to jest mm -hmm. zbyt dużo godzin w samochodzie. E, czy chcesz coś takiego, zapłać mi dychę jak wyjdzie. Mm -hmm. Ja już okay. wiem, że Ty to sprawdziłeś, że to okay. z tego rzeczywiście można tym zarobić. I tak wielokrotnie to się e, działo. Może nie tyle, że we Wrocławiu, ale jakby, no wiele takich tematów gdzieś tam oddałem. E, I to nie nazywaliśmy tego sourcingiem, tylko, tylko, tylko zarabianie pieniędzy po prostu, tak? No tak Nigdy tak. tego tak nie nazywał, to po prostu się zarabiało kasę i tyle. E, a to teraz jakby wsadziłeś w takie pewne ramy. Myślę, że Ty jesteś najbardziej znaną osobą, um, kojarzoną z sourcingiem, prawda? Wydaje mi się, że powinieneś książkę tu napisać. To jest taki plan, tak? <grym> żeby zrobić wie? jakąś książkę, ale no ciężkie zrobić wszystko na raz, w każdym razie no bardzo fajnie się to rozwija, no i sourcing to jest taka najfajniejsza metoda do, do, do zarabiania, żeby, zacząć, na, żeby wejść w ogóle w ten biznes. Tak, Ja byłem pośrednikiem, 8 lat prowadziłem w biuro nieruchomości, jakby to jest mi bardzo bliskie, natomiast jakby ja to robiłem jeszcze no, tą starą szkołą i tam też jakby, jakby był dobry deal, to nie tylko się ludziom, znaczy klientom mówiło pod kątem 2-3% taka moja cena, tylko na zasadzie jak jest dobra okazja, to po prostu tu cenę się dawało wyższą, bo wiedzieliśmy, że jest kolejna osoba, która no, zapłaci za to. jest Polski i zamieszkałeś poza granicami. Możesz też powiedzieć więcej dlaczego i z perspektyw innych, inwestowanie gdzie indziej, czy jak to ci wygląda? Przede wszystkim tak. Kupiłem sobie mieszkanie, w którym powiesiłem sobie mapę świata, mhm. taką mhm. wielką korkową. No i po prostu wpinam pineski tam, gdzie można być. W mhm. kraju, w samej Afryce jest no kilkadziesiąt, więc gdybyś zwiedzał jeden kraj dziennie w samej Afryce, no to byś przez 50 dni zwiedził jeden kraj. Na no, co mhm. można zobaczyć w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu przez jeden dzień i powiedzieć, że się było w Polsce, tak, tak na przykład. Nie? Więc jakby no, jeżeli nie zacznie się podróżować teraz, niezależnie ile słuchający nas ma mhm. lat, nie zacznie podróżować teraz, no to nic nie zobaczy w życiu, tak? Ja bym chciał zobaczyć większość z tych krajów, przynajmniej tych takich, tak powiem, ONZ-owych, legalnych, mhm. normalnych i... No i po prostu zacząłem robić to teraz, tak stwierdziłem, że no, mam już odpowiednie środki, żeby, że nie muszę pracować i mogę, mogę zwiedzać i zacząłem to robić. A co sądzisz teraz o tym rynku, bo jakby dużo się mówi o tym, że jest wiele szkoleń na rynku, jest mnóstwo ludzi, którzy się zajmują flipami, e, kupowanie mieszkań na pokoje. Jakby, jak, jak ty to czujesz teraz? E, czy czujesz jakieś na scenie, czy, czy uważasz, że to jest normalna sytuacja? Wiesz co, ostatnio gdzieś... Tak, na jakiejś takiej grupie niezwiązanej z nieruchomościami ktoś powiedział, że nieruchomości stają się już trochę jak MLM. Tak? Jak ktoś nigdy nie był w MLM to nie wie, że to jest w porządku i to jest normalne, a, a, ale jest wokół tego jakaś negatywna opinia A i właśnie o nieruchomościach ludzie zaczynają tak myśleć, że każdy inwestuje w nieruchomości. Ta prawda jest taka, że ludzie, którzy się zajmują nieruchomościami mają, no są po prostu bogaci. Jakby ta promocja jest szersza i więcej tego widać, może tych reklam czy czegoś, e, ale tak naprawdę jak zapytasz kogoś, to nigdy nie inwestował w nieruchomości, to nie ma ani jednego znajomego, który się to tym nie, zajmuje. Dokładnie. To nie? Do, do, do, do jest taki, sprawa e, przyciągania, że jakby jak, jak się tym interesujesz, tak jak. E, Patrzysz jakiś samochód, który chcesz kupić, pragniesz go, to widzisz go wszędzie, każdy mi nagle jeździ. Tak? I to jest jakby takie, taki filtr, który sobie zakładasz na głowie i teraz każdy go spotkasz, no, zajmuje się czy nieruchomościami, flipami czy czymkolwiek innym. No? Ja wiesz co szacuję, że i od dawna tak szacowałem, że w Polsce tacy ludzie, którzy mhm. są w stanie na przykład kupić książkę o nieruchomościach, przyjść na jakiś event, właśnie się tym zajmują. Mhm. No, wiadomo, że ktoś to robi, to się doszkala w tym kierunku. To jest około 10 tysięcy osób w całej Polsce. Mhm. Więc no, na tak wielki kraj, 10 tysięcy czy nawet 15 czy 20 tysięcy też bez znaczenia ludzi, no to nie jest jeszcze szczyt w Anglii, te szkolenia są od wielu, wielu lat. E, Jak się lokcji, rynek nie załamał, tak? Tak, mają po 1000, 2000 mieszkań i dalej żyją, dalej można znajdować okazje, domy i działa. Tak, Dokładnie, tak. bo kiedyś e, ludzie robili flipy, ale to się nie nazywało flipy, ludzie robili różne biznesy. I tak naprawdę, no, po prostu teraz się o tym mówi, bo jest internet, jest komunikacja. E, no, i tyle, no ale jakoś ja, ja nie, nie widzę na przykład. Ludzie mówią też: że OK, rosną ceny mieszkań, wszyscy kupują wszystko, ale i mówią: czy to jest, przez to, że jest wielu fliperów na rynku? I jak ja sobie na to patrzę, na przykład dla mnie to jest. Ciężko kupić mieszkanie, dlatego że jest nadpodaż pieniądza na rynku, jest ciężko. Y, konkurujesz z, z kowalskim, z babcią, jakoś, która ma pieniądze y, z, kim, z różnymi ludźmi, i jakby oni wyrywają mieszkania z rynku, a nie sami flipierzy, który jest, nie wiem, co dziesiąte mieszkanie, czy to 20 dwudzieste kupione w ogóle, to może jest pod inwestycje, tak? Y, czy, czy bardziej pod flipa, bo na wynajem to, to, to, to, to, to trochę inaczej na to patrzę. Ludzie kupują na wynajem po cenach rynkowych, a nie poniżej rynku. No wystarczy zobaczyć, wczuć się w rolę klienta mm. i załóżmy, że ktoś chce kupić sobie dwupokojowe mieszkanie w Lublinie i wejść na portal ogłoszeniowy i zobaczyć jaki ma wybór na dzisiaj. Tak jakby mm. chciałby zdjąć spółki mieszkanie, prowadzić się jutro, co może wybrać. Mm. Wszystko jest budowane na następne lata, więc no jest to stanie na rynku. Druga sprawa jest taka, że Polacy zaczynają zdecydowanie wiele, wiele więcej zarabiać i wraz ze wzrostem tych zarobków no idą tak. do góry ceny nieruchomości, bo jeżeli ktoś Kogoś było, kiedyś stać na kawalerkę za 200 koła, to ona równie dobrze za 2 lata może kosztować 240 ta osoba też będzie za 2 lata więcej zarabiać i po prostu ją kupi. No, zarobki idą do góry, to różniamy dobro. No ale właśnie m, ciekawe jest to, że y, zarobki o wiele szybciej rosną niż ceny mieszkań. Czyli to nie jest bańka, że jakby, bo jakby ceny rosły tak. szybciej niż zarobki, to byśmy to było niebezpieczne, bo jakieś jest za dużo pieniądza po prostu, ale jeżeli ceny rosną wolniej niż pensje. No to generalnie nie, nie ma ja się ja ja nie bał. To jest mm. wiesz, powtarzane przez ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia i ktoś gdzieś usłyszał coś powtarza. Jak ktoś pojechał na przykład do Oslo na Ackerbrygę, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, mm -hmm. to jest taka miejscówka, gdzie, e, gdzie kawalerka kosztuje na przykład 14 milionów koron. Mm -hmm. To jest załóżmy 7 milionów złotych, jeżeli tam dobrze kurs przeliczam. Tak? No to za ile trzeba by było wynająć kawalerkę, jaką kupuje za 7 milionów złotych, żeby przynosiła jakikolwiek zwrot. Nie? To jest tak. bańka, jeżeli masz ceny takie jak w Londynie, w Oslo czy w Sydney, a nie, że, że w Warszawie może sobie za kilkaset koła kupić mieszkanie. Musiał być wynająć jakieś cztery dychy. Tak? 40 tysięcy złotych miesięcznie. No i teraz kto, kto wynajmie kawerkę za 40 tysięcy? Tak. Więc jakby wiesz, no, bańka jest w Oslo, w Londynie, w Sydney. Może jeszcze w jakichś tam innych, innych większych miastach, mm -hmm. jakieś tam w Dolinie Krzemowej. Bo ludzie kupują i nie patrzą na rentowność totalnie. Po prostu kupują, bo muszą wydać kasę. No szczególnie tak. Chińczycy, tak? Albo jakieś takie nacji które chcą wpakować kapitał e, i teraz rentowność nie ma znaczenia, byle by mieć. Tak. No hmm. jakbyś, czy w Monachium na przykład, no przyprowadzić inwestora z Monachium do... E, załóżmy, nie wiem, do Poznania czy do Roblina i powiedz mu, że, że kawalerka kosztuje 200 tysięcy, to się będzie śmiał, bo za tyle kupuje garaż. Hmm. Więc, jakby, no. I to jest blaszany. Tak. <grym> no, do bańki daleko. Także. Każdy narzeka, że są, się oczy, że są drogie, natomiast nikt nie mówi, że nie stać mnie, Znaczy, nikt nie mówi. Wiele osób nie stać na mieszkanie. To jest, to jest jasne, ale jakby. Gdyby te ceny były oderwane to by kupowali tylko inwestorzy z zagranicy, a nie prywatne osoby, które biorą kredyt i kupują, bo ich stać na to, tak? bo stać ich na ratę, stać ich na wkład własny i stać ich na, niekiedy na, na kupienie za gotówkę. Dokładnie, więc może nie tyle co jest bańka, co po prostu no, frustrująco ceny nieruchomości idą tak. do góry. Ja kupiłem kawalerkę e, i, i potem też kolejne i widzę, że one jakby, bo są w, jakby w podobnych blokach miejsc, także przez ostatnie 4 lata one rosną po 15 tysięcy rocznie. Mhm. Kapeletka we Wrocławiu co 15 tysięcy rocznie wzrasta, można wydrożyć. Tak. Ale nie wiem, czy ty zauważyłeś, że nie ostatnie 2 lata, to, to, to rosły te ceny, bo poprzednie lata to jak stały w miejscu, były bardzo, bardzo, jakby te ruchy były minimalne, e, tak jak zające, by, by, były te wzrosty ceny, a teraz jakby trochę się przypiszyło i teraz nagle. Wzrost jest jakiś większy, o 15% i teraz nagle wszyscy robią halo, że coś się dzieje tak? i rynek się, się psuje. Ja powiem tam taką no. sytuację, jak zaczynałem zajmować się pośrednictwem i przygotowywaniem mieszkań na pokoje. W Poznaniu jeszcze tak mm. mieszkałem, tam studiowałem. E, śmieszna była sytuacja, że nasz wspólny kolega e, Właśnie inwestował w Poznaniu i on kupował mieszkania czteropokojowe, przerabiał je na sześć pokoi mhm. i na, na osiedlu, na które się idealnie nadawało, gdzie są te układy bloków, gdzie to się idealnie nadawało na przerobienie na pokoje, mhm. kupował mieszkania za 240 tysięcy złotych i powiedział mi to, że takie są ceny, 230-240, no i ja zacząłem szukać tych okazji, żeby właśnie inwestorom mhm. te mieszkania między innymi jemu sprzedawać i się okazało, że nie ma tańszych mieszkań niż 280 koła, po prostu nie ma. Ja wtedy jak byłem niedoświadczony, miałem mniej wiedzy, mniej znajomości, jakby mniej mhm. widziałem, Myślałem, że on mnie po prostu oszukuje, że on mm -hmm. ma skądś te transakcje, te, te, te tak. wyciąga nie wiadomo skąd. Albo kłamie, albo, albo, albo po prostu kłamie. I pokazał mi jak neutralny i rzeczywiście za tyle kupował, ale okazało się, że kupił na przykład 4 miesiące temu. Mm -hmm. I wtedy był właśnie taki okres, że na przykład ceny nieruchomości tych dużych wielopokojowych też skoczyły o, o kilkadziesiąt tysięcy do przodu i rzeczywiście zaczęło to galopować, potem troszeczkę stanęło, a teraz dalej. Znowu jest to samo, co było wtedy. Ok, a co to stądisz znaczy właśnie o inwestowaniu w mieszkania na pokoje, no bo jest jakby to jest e, jakby o wiele bardziej rentowne, natomiast jakby też jest dużo kontrowersji na ten temat, że kwestie prawne, kwestie e, wentylacji, kwestie jakby przeciwpożarowe, tutaj coś ryzyka, jakby, jak Ty to widzisz? Wiesz co? E... Każda osoba która jest na początku swojej drogi no potrzebuje zastrzyku kapitału mhm. i mieć większy kaszlo po prostu żeby ten biznes więcej generował więc kupuje mieszkania 4, 5, 6 pokojowe i jakby robi wszystko poświęca więcej energii żeby to mhm. działało no ale ci inwestorzy którzy mają więcej pieniędzy nie chcą takich mieszkań i oni wolą mieć na przykład dwupak kawalerek mhm. czy dwie kawalerki w jednym mieszkaniu czy, czy trójpak czy trzy mhm. kawalerki czy w ogóle same kawalerki mieszkania dwupokojowe te mniejsze bo one się pewniej i bezpieczniej wynajmują, więc y, na pewno posiadanie samych mieszkań sześciopokojowych nie jest najmądrzejszym wyborem, ale też nie jest złym wyborem, bo tam nie ma w tym nic nielegalnego, mhm. tylko no, trzeba mieć świadomość, że kawalerka zawsze jest kawalerką i jest o wiele bardziej płynna, tak? bo znaczy, mi się tak wydaje trochę, że jakby te duże, duże mieszkania typu 100 metrów podzielone na jakieś 5 mieszkań i e, jakby ja już widziałem takie kontrole nadzoru budowanego, i no jest jakieś takie ryzyko, że nie wiem, jeżeli coś się kiedyś wydarzy, jakieś nieszczęście, no to może pójść jakaś legislacja, albo jakaś taka y, jedna wielka fala kontroli taki, tego typu mieszkań. W Polsce e, może się to być tak e, jakby, mm, a w kawerkach albo normalnych mieszkaniach, takich bardziej regularnych, mniej rentownych, no to jest małe ryzyko, no bo masz mieszkanie trzypokojowe, przerabiasz się na cztery, bo nie wiem, przenosisz kuchnię do salonu, albo robisz taki mały manewr, ale jeżeli ja bym siatkował, robił, 4 metrowe pokoje, byle by to okno było, tak. albo przynajmniej yy, wstawiasz ślepe okno. <gry> nie, tak się zrobię, ale jakby to, to, to później może się kazać, że no takie produkty to jest trochę wylanie dziecka z kąpielą. Nie? Dokładnie, ja też obracając się na tym angielskim rynku nieruchomości i spotykając się z ludźmi, którzy tam inwestują, widzę ile tam jest regulacji. Na przykład są takie regulacje, tu wyrywam z kontekstu, mm. że jeżeli robisz kuchnię, to płyta grzewcza nie może być tak zrobiona, że rączka od patelni będzie dotykała ściany. Tak? Mm. Rozumiesz, pierwszy raz pewnie coś takiego tak. słyszysz, tak? I tam już takie rzeczy funkcjonują i, i u nas tego nie ma, u nas nie ma żadnych przepisów, które regulują takie sprawy, one zaczną wchodzić kiedyś sukcesywnie, no i, i na razie jest dziki zachód, po prostu w Polsce każdy robi e, naczuję, a jedyny problem jaki jest to problem z sąsiadami, którzy po prostu zgłaszają tak. jakieś takie rzeczy do... Uprzejmie do... donoszą. Gdybyś poradził młodej osobie, która ma, nie 19-20 lat, która wchodzi w ogóle w rynek pracy, czy, czy w ogóle pierwsze studia, żeby zrobić, to, co byś ty dzisiaj zrobił, gdybyś miał 19 lat, żeby dojść do momentu, który jesteś teraz o wiele szybciej. Wiesz co, eee, wszedłem na YouTube'a. Mhm. Załóżmy, że mnie na YouTube'ie nie ma, bo, bo bym zaczynał. Mhm. Wszedłem na YouTube'a, wpisał inwestowanie w nieruchomości, zobaczyłbym Twój kanał, zadzwonił do Ciebie, powiedział, cześć Daniel. Jestem młody, chcę zarabiać pieniądze, czy może znaleźć mi jakąś pracę, którą mogę dla Ciebie wykonywać. Potrafię robić strony internetowe, mogę Ci robić zdjęcia, mogę być Twoim kierowcą, tylko chciałbym po prostu, żebyś mówił mi, co mam robić, żeby zarabiać pieniądze. I zakładam, że na 90% byś się zgodził, jeżeli byłbym osobą, która by Ci nie chciała zawracać głowy, tylko bym siedział cicho, obserwował i, i zadawał Ci tylko pytania wtedy, gdybyś się na to zgadzał, po prostu robiłbym to, co Ty i byłbym w tym miejscu dzisiaj, gdzie Ty, bo po prostu bym gdzie naśladował tak. i dokładnie to samo zrobiłem, tylko wtedy nie było kanałów na YouTube, było ciężej dotrzeć mm -hmm. do inwestorów. Ja trzy lata temu znałem tylko jednego kolegę, który zrobił flipa. Mm -hmm. Okej, okay, a miałeś jakiś mentor, który jakby Ci pomagał, wprowadzał Cię jakby, albo Cię był takim wsparciem? Nigdy nie, tak. nie działałem w nieruchomościach sam i zawsze doklejałem mm -hmm. się do grupy większych inwestorów i z nimi działałem mm -hmm. i widziałem, co działa dobrze, co działa źle, no i potem sukcesywnie Budowałem swój biznes, i, mhm. i po prostu robię to już teraz. I po prostu taka rada: znajdź kogoś, kto to robi, i po prostu rób to samo, tak modeluj to. Dokładnie. Tak. To jest najprostsza rada, i, i trzeba pamiętać przy tym, że e, wykonując na przykład taki telefon do ciebie, jak ktoś to ogląda i wpadnie na taki pomysł, mhm. ktoś potem do mnie nie powiedział, że <głosy> coś ty mi zrobił, <głosy> coś, coś ty mi kurczę zrobił. E, trzeba pamiętać o tym, że pracowanie dla kogoś za darmo to nie jest komu, zawracanie komuś głowy. Tylko rzeczywiście trzeba mieć jakąś umiejętność, za którą tobie byś zapłacił. Tak? Tak. Czyli na przykład zobaczcie, mówię do słuchających, nagrywamy teraz wywiad, mamy porozstawiane kamery, lampy i tak dalej, żeby to wyszło w dobrej jakości. No I teraz e, no ktoś to musi zrobić, tak, tak, żeby to zrobić. Więc jeżeli ktoś się na tym zna i zaproponuje, że będzie ci rozstawiał ten sprzęt na przykład za darmo, to jest dla ciebie jakąś wartość, za którą tak. normalnie płacisz. Tak? Tak. I w zamian mógłbym z tobą 15 minut podczas rozstawiania tego sprzętu porozmawiać, zapytać się za ile hmm. można kupić mieszkanie w Lublinie, żeby zarobić na nim 30 tysięcy złotych. Zarobiłbym tak. przydychy na tym, że po prostu ustawiłem Ci kamerę. Dokładnie, ale też jest jeszcze prostsza droga, bo są jeszcze książki, tak? Są jeszcze poza kanałem na YouTube, jakby dużo kontentu, który my produkujemy, ale też są książki, które Ty wiem, że dużo książek czytasz i jakby dużo, dużo wiedzy pozyskałeś z książek. Tak. Jak ty byś jakby powiedział coś hmm. o tym? Jeżeli ktoś chce zarabiać dużo pieniędzy, dużo to mam na myśli, chce zarobić przynajmniej bańkę, to musi przeczytać minimum 100 biznesowych książek. Minimum 100. Jeżeli ktoś słucha ten, e, tego nagrania i nie przeczytał jeszcze 100 biznesowych książek z działu biznes, ekonomia, to po prostu no, musi zacząć to robić, bo bez tego nic z tym nie będzie, bo trzeba też wiedzieć, o czym rozmawiać z ludźmi, z których się spotyka, jak siebie i jakby mieć podobne myślenia, to wszystko wynika z tych samych książek, bo każdy z nas nie czyta. Dokładnie tak, no ja też dużo, jakby w ogóle dowiedziałem się, że coś takiego, że ja mogę osiągnąć więcej dzięki temu, że właśnie czytałem książki, w których się o tym dowiedziałem, tak, no bo domu ci tego nie powiedzą. A powiedz Daniem, co ty byś radził Aha. takiej osobie, która zaczyna jest na początku? Po pierwsze, zrobił to, co ty, tak, ale też jakby poza wiedzą i chłonięciem jakby tego mindsetu, zmieniają trochę myślenia, Poleciłbym jej, żeby nie tylko jakby słuchała, ale też jakby spotkała się z dużą ilością takich osób, czyli jakby poszedł w miejsca, gdzie są właśnie inwestorzy, gdzie są ludzie, którzy mają fi swoje firmy, zarobili jakieś pieniądze, są otwarci i chętnie się tym dzielą, na przykład na różne ro ro rodzaje konferencje, czy spotkania networkingowe, takie y jak ja robię, czy Ty robisz, y bo tam tak naprawdę za nie wiem, bilet rzędu nie wiem, 200, tam 100, 200, 300, 500 zł, mogą y pójść na konferencje, do tego, do tego. gdzie mają mnóstwo wiedzy ze sceny ale też i kontakty, gdzie te osoby są otwarte na rozmowę, na, na dzielimy się doświadczeń jakby i można zrobić relacje, zbudować takie, że później się robi wspólne biznesy. Ja sam wiem, bo, bo takie relacje wiele razy udało mi się zbudować. I no, to jest mała bariera, czyli te paręset złotych nie jest wielkim kosztem, no, ale jakby może cię przenieść no, parę, parę, parę kroków. Tak, I tak mi się też właśnie teraz patrząc na Ciebie nasunęło, że mm. no, taka osoba, która jest na początku i ma na przykład te 17 lat, mm. no wstydzi się podejść do, do kogoś takiego jak ty, który jesteś w internecie, wiesz, masz taki tak. samochód i tak dalej, bo to ja pamiętam też jak zaczynałem się, organizowałem wykłady na uniwersytecie ekonomicznym, zapraszałem właśnie mm. przedsiębiorców takich najbogatszych z nic takich, wiesz, mm. popsa i tak dalej, to, to no, Kurde, bałem się zadzwonić, nie? układałem sobie skrypt, co mam powiedzieć, przez telefon, tak. a teraz wiesz, no, jakby no, normalny człowiek, nie? A ludzie, no w głowie którzy... było wszystko, nie? Tak, ludzie, są, bo nie, nie wiedziałem jak się zachowują tacy ludzie, nie? a e, teraz na takich konferencjach, zamiast na przykład podejść do ciebie, można podejść do człowieka, który zrobił jednego flipa, tak, bo on też tam jest i jakby hmm. z nim się utożsamić, bo tak. Jest już tak jakby no, bliżej... On też będzie zadowolony, że może się podzielić jakby swoją wiedzą i ta wiedza jest, jest, będzie. Jest, jest, jest cenna i teraz, jeżeli byście widzieli mnie, czy pa, nie, nie pa, albo pawa na mieście, gdziekolwiek, tak? Yy... To zaczepcie nas, bo tak naprawdę jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy chętnie się przybiły za piątkę, pogadają e, chwilę, jeżeli mamy czas i naprawdę nie, nie gryziemy, ale też są inni przedsiębiorcy, którzy też chętnie e, podzielą się tym, co zrobili. Wiadomo, że im człowiek jest gdzieś tam, e, robić tych biznesów wiele, to tym tego czasu na, na takie różne rozmowy ma mniej, ale no, my, tak. my, my no, jesteśmy osobami otwartymi i chętnie zawsze e, z osobami, które oglądają. E, no, ja chętnie zawsze przybijam piątkę i, i jest mi miło, że ktoś mnie ogląda. i to, co robię, jest dla niego wartościowe. Tak, tu trzeba mieć. Jedna myśl mi się nasunęła jakiś brand Tracy to powiedział mhm. bardzo, bardzo mądre rzecz że im ktoś jest bogatszy, tym e, dokładniej przelicza swój czas. Czyli na przykład ludzie, którzy mało zarabiają, liczą swój czas e, na przykład w latach. Ludzie, którzy trochę więcej zarabiają, liczą swój czas w miesiącach. Ludzie, którzy zarabiają już więcej, liczą swój czas w tygodniach. Mhm. Dalej liczy się czas w godzinach, a tacy ludzie na przykład jak my liczą czas w minutach. Mm. Więc jak ktoś do ciebie podchodzi i mówi, czy możesz, możesz mu poświęcić 10 minut, to dla ciebie to jest, wiesz, tak, to jest, 10 minut to jest za dużo, a ludziom, którzy za mało zarabiają, wydaje się, że to jest tylko 10 minut. Tak, nie? tak i właśnie byłem teraz w sabocie ostatnio i byłem się w takiej sytuacji, że mój, mój kolega jest jakby spotkał aktora. Byliśmy w restauracji tam w klubie na plaży. Spotkał autora, aktora, który jest bardzo znany, nie będę mówił nazwiska, ale jest bardzo, bardzo znany. Każdy go zna i jakby to jest jego autorytet, jakby przeczytał książki, książki z jego, które on napisał i jakby prosił mnie, żebym zrobił z nim zdjęcie. Tak, to jest taki bardzo fajny, zamożny przedsiębiorca, który, który buduje w różnych miastach w Polsce i ja akurat byłem z zrobiłem mu zdjęcie i byłem w takiej sytuacji, że on poszedł do tego aktora i powiedział, czy mogę sobie z Panem zrobić zdjęcie. No i ten aktor, już taki trochę starszy daty, e, taki był trochę zniesmaczony i mówił, a kim pan jest do niego? A on mówił, no to człowiekiem, chciałem sobie zrobić z panem, z panem zdjęcie. Zrobił taką minę po prostu do tego zdjęcia, że po prostu, aż, e, aż moją koledzy się aż nie, odechciało po prostu zrobić z nim zdjęcie. E, więc to była taka sytuacja trochę, nie wiem, ja też rozumiem, że osoby znane, bardzo znane, może mogą być zmęczone zaczep zaczepianiem cały czas. I, no natomiast jakby, nie wiem. E, Ciężko mi sobie wyobrazić, że ja bym był zmęczony cały czas, żebym był dla ludzi no, takim trochę gburem i, e, i, i burakiem. I co, ja przede wszystkim, właśnie, ktoś słucha, polecam, mm. żeby słuchający przeczytali książkę Dale'a Carnegie'ego, mm. jak zdobyć, jak, zjednać, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie tak. ludzi. Jest klasyka przedeśmierz bardzo wiele razy, bo tam jest powiedziane dokładnie, co trzeba robić, tak? W jaki sposób z ludzi żeby zadawać pytania i słuchać, a nie mówić, mm. bo że ktoś chce się coś dowiedzieć o jakiegoś przedsiębiorcy, i on poświęca Ci czas, słuchając 10 minut, ciągle gadasz, I to ten tym przedsiębiorcy czuje. No Ale czego to obchodzi tak naprawdę, tak? Tak. że y, na co zmarła babcia 20 lat temu, tak? No tak. nie, y, to najlepszym słuchaczem jest ta osoba, która tak naprawdę, y, czy słuchaczem, rozmówcą, ta która zadaje pytanie i ta która słucha. daje Ci tw Twój czas i Cię słucha, tak? tak. I no słuchanie można się dowiedzieć czegoś, a nie z mówienia. Tak, Często tak. To mi to osoby zaczepiał i mi opowiadał historię tak naprawdę, tak? Co oni w życiu przeżyli? A tak powiem, że to oni nie chcą coś ode mnie, jakąś informację, jakąś wiedzę. Chcę się podzielić. Tak, ale emocjami. tak no, no, no właśnie, jeżeli coś chcą ode mnie, to, to tak naprawdę no, niech mi posłuchają, słuchają, a niekoniecznie mi mówią coś, co być może dzisiaj nie ma znaczenia totalnie w tej rozmowie. Dokładnie, więc to jest idealna Aha. rada dla młodych ludzi, jak podchodzą do jakiegoś przedsiębiorcy: hmm. po prostu zadawaj pytania, słuchaj i daj się tej osobie poczuć wartościowo, że no, hmm. wiesz, że ktoś do mnie podchodzi, mi zadaje pytanie, uznaje mnie za eksperta w jakiejś dziedzinie, no to mi jest miło, tak, że ktoś hmm. to docenia i jakby no, dlatego się z tym dziela. I to jest właśnie w tej książce. Dalej'a Carnegie'ego, że trzeba nawet kogoś docenić, pochwalić, zadawać pytania, a nie tylko gadać. Mamy jeszcze dla Was z konkurs. Nagrodą jest moja książka z autografem wysłana nowoczesny inwestor, wysłana bezpośrednio do osoby, która wygra. I teraz osoba, która pierwsza wskaże prawidłową odpowiedź w komentarzu pod tym filmem, wygrywa nagrodę. I teraz pytanie brzmi, jakie warunki trzeba spełnić, żeby w Polsce móc kupić mieszkanie? Piszcie w komentarzu odpowiedź i osoba, która pierwsza wpisze prawidłową odpowiedź, to wygrywa książkę z moim autografem. Wyślę jej bezpośrednio na pocztą. Paweł, w takim razie dziękuję Ci bardzo, że przyjąłeś zaproszenie na ten wywiad, także okay. bardzo mi miło. Myślę, że to jest dla, no dla myślę, moich że... oglądających też bardzo duża wartość. że przyjęli piąteczkę?